W tym odcinku zajmiemy się krzywą obojętności. Krzywą obojętności. To krzywa zawierająca wszystkie kombinacje wymienne, które mają dla mnie równą użyteczność. Wcześniej chodziło o maksymalizację użyteczności całkowitej, a teraz pomówimy o kombinacjach mających tę samą użyteczność całkowitą. Narysujmy wykres. Wykres pokazujący wszystkie równocenne dla nas kombinacje dwóch dóbr. Tak jak mówiłem wcześniej, analizujemy dwa dobra, bo trzy wymagałyby trzech wymiarów, a cztery to już czysta abstrakcja. Przyjmijmy więc, że na tej osi, na osi pionowej, mamy ilość. Pozostańmy przy czekoladzie i owocach. Uznajmy, że tylko taki mamy wybór. Na tej osi mamy ilość czekolady w tabliczkach. A na osi poziomej mamy ilość. Owoców wyrażoną w funtach. Teraz wartości 10, 20 i tu 10, 20, 15, 5, 5 i 15. Załóżmy, że obecnie w jakimś punkcie konsumuję 5 funtów owoców miesięcznie i 15 tabliczek czekolady miesięcznie. To ten punkt. Jeśli tutaj ktoś mnie zapyta: co byś powiedział? Co byś powiedział, gdybym dał Ci za to, powiedzmy 10 tabliczek czekolady i 7 funtów i 7 funtów owoców. Odpowiedziałbym: wiesz co? Jest mi to obojętne. Jest mi obojętne, czy mam? czy tutaj mam? Jest mi obojętne, czy mam 15 tabliczek czekolady i 5 funtów owoców, czy 10 tabliczek czekolady i 7 funtów owoców. Obie kombinacje są równie dobre. Przemyślałem sobie, co lubię i co daje mi satysfakcję i zrozumiałem, że taką samą użyteczność całkowitą uzyskam w każdym z tych dwóch punktów. Te dwa punkty leżą na mojej krzywej obojętności. Gdybym naniósł Wszystkie kombinacje mające dla mnie taką samą użyteczność całkowitą, uzyskałbym coś takiego. Spróbuję narysować ją jak najładniej. Na purpurowo. Ta krzywa wyglądałaby mniej więcej tak. Każdy punkt leżący na tej krzywej to dla mnie kombinacja równie użyteczna, jak obecne 15 tabliczek czekolady i 5 funtów owoców. Dlatego to jest moja krzywa obojętności obojętności. Oczywiście to znaczy, że jeśli przejdę tutaj, gdzie będę miał 20 funtów owoców i na oko jakieś dwie czekolady, to ich użyteczność całkowita, według moich preferencji, będzie taka sama jak tu. Jeśli ktoś by się ze mną zamienił, to wzruszyłbym ramionami i powiedział, "Okej, okay, nie ma sprawy, nie będę się cieszył ani płakał, jest mi to obojętne. A co z punktami, które są tutaj? Co na przykład z tym punktem? Wolałbym się na niego nie zamieniać, bo ten punkt, który właśnie zaznaczyłem, mniej mi się opłaca niż punkt na krzywej obojętności. Na przykład ten punkt daje mi 5 funtów owoców i 5 czekolad, lecz jeśli moja korzyść krańcowa z czekolady jest dodatnia, a rysując taki wykres założyłem, że tak jest, to odnoszę większą korzyść, konsumując więcej czekolady. Zatem każdy punkt leżący pod krzywą obojętności jest niepożądany. Niepożądany. I rozumując analogicznie, każdy punkt leżący tutaj… każdy punkt tutaj jest pożądany. Bo chociaż wszystko nam jedno, w którym punkcie na krzywej jesteśmy, to w tym zielonym punkcie mielibyśmy tyle samo czekolady, co na krzywej, ale dużo więcej funtów owoców. Zdaje się, że jakieś 12 funtów. Zakładając więc, że odniósłbym korzyść z dodatkowych owoców, uznajmy, że tak jest, to ten punkt i wszystko tutaj jest pożądane. Cały ten obszar ma dla nas większą wartość niż punkty na krzywej. Natomiast cały ten obszar ma dla nas oczywiście mniejszą wartość niż krzywa. Zacieniuję go. Cały ten obszar… Może wybiorę inny kolor, bo krzywa jest purpurowa. Cały ten niebieski obszar jest niepożądany. Poruszę jeszcze jedną kwestię. Co oznacza nachylenie krzywej obojętności? Nachylenie w przypadku krzywej to wyższa matematyka. Więc dla uproszczenia zacznijmy od wykresu liniowego. Nachylenie określa o ile zmienia się wielkość na osi pionowej w stosunku do wielkości na osi poziomej. Na lekcji matematyki to by była oś Y, a to by była oś X. A więc jeśli chodzi o nachylenie wykresu, kiedy mamy określoną zmianę Y przy zmianie X o 1, gdy mamy coś takiego, kiedy mamy określoną zmianę y, ten trójkącik delta oznacza zmianę. Kiedy mamy zmianę y odpowiadającą pewnej zmianie x, to zmiana y dzielona przez zmianę x to właśnie nachylenie, czyli współczynnik kierunkowy. Ale tak można tylko z linią prostą. Biorąc dowolny punkt tej linii i obliczając stosunek zmiany y do zmiany x, zawsze otrzymam tyle samo. W przypadku krzywej, nachylenie cały czas się zmienia. Możemy więc określić je tylko w danym punkcie. Wyobrażamy sobie styczną do krzywej, linię, która tylko tu jej dotyka. Na przykład… narysujmy styczną… Postaram się narysować ją jak najładniej. Przyjmijmy, że to jest styczna w naszym początkowym punkcie. Wygląda tak. Cała wygląda tak. Zatem w punkcie, w którym obecnie jesteśmy… Dokładnie w tym punkcie, bo rysunek sprawia wrażenie, jakby nachylenie się zmieniało i naprawdę się zmienia, zmniejsza się w prawą stronę i zwiększa się w lewą Ale w tym punkcie nachylenie krzywej jest takie. Można je nazwać chwilowym. Nachylenie stycznej można obliczyć. Możemy spytać… Jeśli zapragniemy dodatkowych dwóch funtów owoców, to ilu tabliczek czekolady musimy się wyrzec? Ilu tabliczek musimy się wyrzec? Otóż, wnioskując z tego nachylenia, musimy się wyrzec 5 tabliczek. Tu mamy 5, a tu 2. Więc jakie jest nachylenie krzywej w tym punkcie? Nachylenie w tym punkcie równa się zmiana ilości czekolady… Właściwie powinienem tu postawić minus. Równa się zmiana ilości czekolady... Zmiana ilości czekolady podzielona przez zmianę ilości owoców. Przez zmianę ilości owoców. W tej sytuacji w tym punkcie oznacza to minus 5 tabliczek czekolady za każde dodatkowe dwa funty owoców. A więc minus 5 drugich tabliczek czekolady przez funty owoców czyli minus 2,5 tabliczki czekolady za funt owoców. To współczynnik kierunkowy tej stycznej. Ta wartość określa, jak w tym punkcie wymienilibyśmy czekoladę na owoce. Tylko w tym punkcie, bo w innych punktach krzywej jest inaczej. Krzywa mówi, że tu zamiana jest nam obojętna, przy czym chodzi o małe ilości, np. dodatkowy kawałek owocu, a nie cały funt. Jest nam obojętna, jeśli odbywa się w proporcji 2,5 czekolady za funt owoców. Jesteśmy skłonni oddać, bo tu jest minus, 2,5 czekolady za każdy funt owoców. Dalej jest inaczej. Gdy mamy dużo więcej owoców niż czekolady, mniej chętnie ją oddamy. Tu z kolei mamy dużo czekolady i mało owoców, więc chętnie wymienimy ją na owoce. W tym punkcie nachylenie jest zupełnie inne. Krzywa jest bardziej płaska. Wezmę jakiś nieużywany kolor. W tym punkcie styczna przebiega tak. Spróbujmy policzyć nachylenie. Aby uzyskać… Ile tu jest? Powiedzmy, 5 funtów owoców… Aby uzyskać 5 funtów owoców, musimy oddać dwie tabliczki czekolady. Nachylenie to zmiana na osi pionowej przez zmianę na osi poziomej. A więc w tym punkcie zmiana ilości czekolady Dzielona przez zmianę ilości owoców wynosi… Musimy oddać dwie tabliczki, by dostać 5 funtów owoców, zatem wynosi minus 2 piąte tabliczki czekolady za funt owoców. To inaczej minus… minus 0,4… napiszę skrótowo B przez F, czekolad za owoce. Tu zatem zgodzimy się oddać mniej czekolady za funt owoców, a tu zgodzimy się oddać więcej. To ma sens, bo tu mieliśmy dużo czekolady, więc chętnie zmienimy ją na owoce, a tu mamy znacznie mniej czekolady, więc nie będziemy tacy chętni do wymiany. Ale ta liczba, liczba określająca, ile czekolad wymienimy na funt owoców w danym punkcie krzywej obojętności, będąca współczynnikiem kierunkowym tej krzywej, a dokładnie współczynnikiem kierunkowym stycznej w tym punkcie, ta liczba nosi nazwę krańcowej stopy substytucji. To krańcowa stopa substytucji. To bardzo mądra nazwa, ale znaczy po prostu, ile jesteśmy skłonni oddać na osi pionowej, aby zyskać 1 na osi poziomej. Dokładnie w tym punkcie, bo to jest krzywa, nachylenie się zmienia. Dokładnie w tym punkcie przy bardzo, bardzo małej zmianie tyle czekolady oddamy za funt owoców. Oczywiście ta wartość jest inna w każdym punkcie krzywej.